W postaci Józefa będę potrzebowała bardzo podobnych materiałów, jak do pasterza. Robiłam moją postać z bawełny materyzowanej Kamila, firmy Mlachep. Jest to odpowiednik trochę droższej katony, śiepies, która ma w 50 gramach 125 metrów nitki. Używałam do tego szydełka 2,5. I można też, tak jak poprzednio mówiłam, użyć bawełnę z dodatkiem akrylu, na przykład Gazal Baby Cotton. Ona jest trochę taka mniej świecąca, tutaj w porównaniu z bawełną, ta jest taka bardziej połyskująca, ta jest taka bardziej matowa. Na włosy tak samo jak u pasterza, tylko będę właśnie już pełne, pełne włosy. Użyłam włóczki Baby Smile Lenia Soft. Oczywiście będę potrzebowała także wypełnienia. Jeżeli będę chciała, żeby moje rączki łatwiej było łatwiej było ułożyć. Potrzebne będę potrzebowała będę takiego, takiego kreatywnego drucika. Oczywiście będę potrzebowała także igły, żeby to przyszyć. Najlepiej trochę większym, z większym oczkiem. Będę potrzebowała jakiejś plastikowej plastiku, żeby umocnić to kółeczko tak samo jak to robiłam pasterza u pasterza. No i na oczy będę potrzebowała albo koraliki, tu akurat nie użyłam koralików, albo, albo jakiś, jakieś jakieś mm, y, bezpiecznych oczy. Bezpieczne oczy 5-6 mm, Koralici, już mi się kończą, też w takim samym rozmiarze. Używałam także kleju na gorąco, żeby troszkę sobie pomóc w przyklejeniu włosów i rąk. A no to chyba już wszystko, zaczynamy. Postać Józefa będę robiła wzorując się na filmikach z pasterza, będę odsyłała linkiem do tych miejsc, gdzie będą części jednakowe. Będę tylko chciała, żeby mój Józef był trochę wyższy od storuszka pasterza. Skupię się bardziej w tym filmiku na, na tych różnicach, jakie są między pasterzem a Józefem. Czyli dokładnie pokażę, jak robiłam włosy i zrobimy też taki fartuch dla, dla Józefa. No więc zaczynamy. Głowa. Robię ją dokładnie tak, jak postać pasterza, więc nie będę po raz drugi nagrywała tego. Osoby, które nie pamiętają albo nie oglądały, jak robiłam to, robiąc pasterza odeślę linkiem do tego miejsca z tą tylko różnicą, że zrobię o jeden rząd więcej czyli tak samo, najpierw 6 półsłupków 12, 18, 24, 30 i u pasterza robiłam do 12 rzędu 30 a tu robiłam aż do 13 czyli o jeden rząd więcej zrobiłam tą 30 i w 14, 15 rzędzie zmniejszałam i przez 16 już zrobiłam szyję natomiast oczka Wbiłam tak samo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem między dziewiątym a dziesiątym rzędem, tak naprzeciwko tego łączenia, ponieważ robiłam niespiralnie, tak jak samo jak u pasterza, tylko zakończając rząd oczkiem ścisłym i podnosząc się oczkiem łańcuszka. I odstęp między oczami około trzy, cztery półsłupki. Dokładny opis za chwileczkę pokażę. Tunikę zmienię troszkę robienie tuniki porównaniu z tuniką pasterza. Jak robiliśmy pasterza, dodawaliśmy jedno oczko z lewej, jedno z prawej w każdym rzędzie, a doszliśmy do 30 i potem już prosto robiliśmy 30. Tu będę chciała żeby to rozszerzenie przez całą postać, dlatego będę robiła odstępy przy dodawaniu. Zaraz pokażę. Zanim zaczniemy tunikę, dobrze byłoby sobie przygotować tą podstawkę złożoną z 30 półsłupków, tak jak pokazałam u pasterza, 6 półsłupków, 12, 18, 24 i 30. Dołączam się już do głowy i zaczynam też identycznie jak u pasterza, podwajając każdy półsłupek, czyli wbijam się w każdy półsłupek i w ten sam półsłupku robię dwa razy. Po skończeniu tego rzędu będę miała 16 półsłupków. Jako, że ten, ten, ten tył będzie widoczny, będę robiła już tu spiralnie, więc zaznaczę sobie końcówkę jakąś kontrastową nitką kolejnym rzędzie zrobię identycznie niż jak w pasterzu, czyli dodam z dwóch stron, yy, dodam z dwóch stron półsłupki, będę miała 18 półsłupków, ale już w następnym nie będę dodawać, tylko zostawię 18 półsłupków. czyli robimy półsłupki i będąc z boku, jeszcze troszkę dalej. Podwoje. I teraz sobie dwa w jednym. I z drugiego boku tak samo. W Na następnym rzędzie przerabiam już bez podawania. Spotkamy się pod koniec trzeciego rzędu. Trzeci rząd tuniki zrobiony. Proszę do znacznika. I teraz jeszcze dwa razy tak powtórzę. Czyli w jednym rzędzie dodawanie po bokach, w drugim bez dodawania. Dodawanie po bokach, w drugim bez dodawania. Czyli do siódmego rzędu robimy powtarzając dodawanie w co drugim rzędzie. Zaczynamy. Tylko nic nie dodajemy. Po boku robimy dwa półsłupki w jednym rzędzie. I cały przód nie dodajemy. I znowu po boku dodajemy I tak co drugi rząd. Spotykamy się pod koniec siódmego rzędu. Siedem rzędów zrobione. Mamy 22 półsłupki. Teraz będziemy już rzadziej dodawać w co trzecim rzędzie. Czyli w ósmym dodamy. W jedenastym, czternastym i siedemnastym. Aż dojdziemy do e, dziewiętnastego rzędu i będziemy mieli 30 półsłupków. Czyli tutaj tył nie dodajemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jestem na boku gdzieś, tutaj dodam dwa razy to samo oczko. I z drugiej strony znowu dodam, kolejne dwa rzędy zrobię bez dodawania. I w jedenastym znowu dodam. Spotkamy się pod koniec dziewiętnastego rzędu. 19 rzędów tuniki zrobione, już teraz włożymy sobie wkład, pamiętamy żeby mocno dopłynąć tam gdzie jest szyja, żeby umocnić szyję i zaraz jeszcze będziemy kontynuowali, jeszcze nie skończyliśmy robienia tuniki, czyli teraz 9-10 rzędów bez dodawania na taką wysokość na jaką każdy chce żeby ten Józef był. Potykamy się już pod koniec tuniki. Pod koniec 28 rzędu. 28 rzędów tuniki zrobione. Dopycham jeszcze wypełnienie. A następnie będę identycznie jak u pasterza, ostatnim rzędem łączyć to kółeczko. Te potem troszkę dopchnę, teraz już połączę, czyli wbijam się obojętnie jakie oczko od mojej podstawy, przeciągam nitkę i łączę. Oczkiem ścisłym i tak już półsłupkami będę obrabiała, wbijając jeden półsłupek od tuniki i jeden półsłupek od podstawki. Łączę je. Jeden półsłupek. I tak dookoła. Zanim zakończę, doknę trochę tutaj przez tą szwarę, żeby ten tuł był sztywniejszy. I dopiero wtedy dojdę do końca, zakończę oczkiem ścisłym, obetnę nitkę i nitkę igłą w tułowiu. Jeszcze trochę dopycham Rękawy robiłam identycznie jak rękawy pasterza. Pokazałam to dokładnie w drugiej części pasterza. Odeślę linkę do tego miejsca, więc tutaj już nie będę powtarzała, tylko przypomnę, że zaczęliśmy od 6 półsłupków, Potem zmieniliśmy kolor na kolor tuniki, podwoiłam te półsłupki, zrobiłam 12, potem 15, za tylną nitką zrobiłam znowu 15, i potem zwężałam o, o jeden półsłupek, i tutaj to, co było za tylną nitką, zrobiłam jeszcze jeden półsłupek tego, tego, ten brzeg rękawa. Znowu wkładam do środka kreatywny drucik, żeby żeby rękę się dało łatwiej wygiąć. Zabezpieczam koniec, żeby nie było ostre. Koniuszek zabezpieczę. I igłą zakończę tą, ten rękę, dokładnie tak jak u pasterza. A następnie tymi nitkami, które tu zostały, Przyszyję do duniki. Zaciągam wszystkie 6 półsłupków. 8 tam był, przepraszam, 8 półsłupków. Zaciągam jeszcze to jakoś umocnię. I drugi tak samo. Tak samo jak u pasterza, tymi nitkami, które zostały, przyłączam ręce do tuniki I albo przyszyję te ręce, jeżeli mam na tyle długą nitkę, albo można tutaj podkleić klejem na gorąco. Ja może mam trochę długą nitkę, więc pokuszę się o przyszycie. Zahaczam półsłupek tuniki, a następnie półsłupek ręki. Tak, na ile mi nitki starczy. Osoby, które nie lubią szyć, bardzo można po prostu tutaj klejem na gorąco tą rękę przykleić. Następnie ją się da już uformować tak jak będzie to Józef nie będzie miał nakrycia w głowy, w związku z tym zrobię mu już pełne włosy. Zrobię z tej włóczki Baby Smilenia Soft. Jest to ta włócha, włóczka, z której dosyć ciężko się robi, bo nie widać oczek. Więc tak samo jak, jak robiąc brody przy y, pasterza, nie przejmujemy się, jeżeli wbijemy y, dwa razy w to samo oczko, albo jak ominiemy to samo oczko, Ważna jest, żeby ilość na końcu rzędu mniej więcej się zgadzała. Zaczynamy od od magicznego kręgu robimy 6 półsłupków, potem tak jak robiliśmy tutaj w podstawce, czy na początku głowy chcemy mieć 12 półsłupków, 18, 24, a dojdziemy do 30, do 30. wolutku ważne jest tylko, żeby się luźniutko bardzo tocza robić, żeby się dało ten magiczny krąg 3, 4, 5, już można sobie pociągnąć, 6 i ważne, żeby teraz już koniecznie założyć sobie znacznik, żeby wiedzieć, gdzie się rząd kończy. Teraz każde oczko będę podwajała, będę się wbijała na wyczucie, tak żeby na koniec mieć 12 półsłupków. Raz, dwa i w następnym. trzy, cztery, nieważne gdzie się zjemy. ważne gdzieś zahaczyć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11 zaraz będzie. Jak się bije, 11 i 12. doszłam do znacznika. I w kolejnym rzędzie muszę mieć, co drugie będę dodawał, żeby mieć 18, potem co trzecie, żeby mieć 24 i w następnym 30. Spotykamy się, aż będę miała 30. Pół słupków. Teraz co drugą dodaję, raz bez dodawania i tutaj z dodawaniem. Mam już 30 półsłupków i teraz trzy okrążenia zrobię bez dodawania. Po trzech rządkach niedodawanej wygląda to tak. Widzę, że jeszcze mi przynajmniej jeden rządek brakuje, więc raz jeszcze zrobię czwarty rządek. Pamiętamy, żeby robić luźno. Akurat ta łódka jest taka elastyczna, że to będzie łatwo potem uformować. Cztery rządki bez dodawania zrobione. Wystarczy. I teraz albo zakończymy, zostawiając dosyć długą nitkę, żeby się dało przyszyć tą głowę i przyszyć potem yy, grzywkę i zrobić brodę tak jak robiliśmy, to brodę u pasterza albo od razu z tego miejsca, nie opcinać nitki, zrobić brodę czyli można od razu z tej tu głowy, idąc, zrobić 15, 15 oczek łańcuszka i na tych 15 oczkach łańcuszka robię dokładnie tak samo brodę jak u pasterza. Czyli od najmniejszych oczek ścisłych poprzez półsłupki, yy, półsłupki nawijane, słupki i podwójne półsłupki i potem się zniżałam. Dokładnie jak robiłam brodę, od linkiem do filmiku pasterza. No i teraz trzeba będzie tylko to wszystko przyszyć. Tak jak u pasterza przyszłam nosek, to jest z powrotem kilka razy przez dwa spółcówki, o jeden rząd niżej niż oczy. Przyszyłam rwi, można tak jak u pasterza, nitką jasną, białą i nitką czarną obrobić te oczka lub koraliki, albo zostawić takiej wersji czarnej. I teraz czas na przyszycie głowy. Głowę, włosy nakładamy tak, żeby jeżeli mamy tą brodę od razu, to, żeby ona tutaj była z boczku i nawet nie będziemy potrzebowali kleju, bo jak fastrygą przeszyję te, te, te włosy tutaj yy, po boku, to już się one będą trzymały. Zaczynam może od włosów, później się zabiorę za brodę, czyli tutaj wbijam się i tak samo jak poprzednio, po prostu fastrygą przeszyję brzeg włosów. Mam dość długą nitkę, muszę trochę poprzeciągać, może za długą zrobiłam, ale już chciałam tą nitkę potem wykorzystać do wyszycia, yy, wyszycia grzywki, więc troszkę się pomęczę, chyba troszkę za długa. i tak dookoła. Mam długą nitkę, także Przeszyję także ten środek troszkę, żeby się trzymał i zabieramy się za brodę. Chodę po przeciwnej stronie. Broda była tutaj. Szyjemy tą brodę tutaj, z tej strony. Chyba posadziłam jednak z tą nitką, aż do długa jest. To mi utrudniało przyszycie. Aż tak długie nie trzeba było zostawiać. Jeszcze umocnię tą brodę. Przyszywam wąsy, podobnie jak u pasterza, pod nosem się wbijam w dwie strony, kilka razy przeszyję. I jeszcze u góry zrobię taką grzywkę. No nitka mi została, bo miałam za długą, więc ja ją wykorzystam. Przeszyję jeszcze kilka razy, umocnię te włosy. teraz to przeszyję, zakończę i końcówkę nitki. Schowam kulę. Partuch. Rozpoczynam 30 oczkami łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 30 oczek łańcuszka zrobionych. Jeszcze jedno oczko łańcuszka na podniesienie się do następnego rzędu i wbijam się od drugiego, od drugiego oczka i przerabiam 30 półsłupków. Do końca rzędu. 30 półsłupków zrobione, podnoszę się oczkiem łańcuszka, obracam się na drugą stronę i wracam znowu 30 półsłupkami. W kolejnym rzędzie już nie będę robiła 30 półsłupków, tylko 12 półsłupków. I tak przez cztery rzędy, czyli tą i z powrotem robię 12 półsłupków, podnosząc się oczkiem łańcuszka do następnego rzędu. Cztery rzędy po 12 zrobione i w kolejnym rzędzie odnoszę się oczkiem łańcuszka do następnego rzędu. Robię najpierw 12 półsłupków, potem 18 oczek łańcuszka. Raz. 11. 12. I teraz od razu Raz, dwa, trzy, cztery. Osiemnaście na łańcuszka zrobione. Jedno oczko jeszcze na podniesienie się do następnego rzędu. I od drugiego oczka, od szydełka zaczynam robić najpierw osiemnaście półsłupków na łańcuszku, a potem jeszcze dwanaście na na tej części tutaj. I zostaje nam ostatni rząd, który muszę zrobić 30 półsłupków do samego końca i zakończyć nitkę. Czyli podnoszę się oczkiem łańcuszka, obracam i zaczynam 30 półsłupków. Kartuszek skończony, teraz można by jeszcze go obrobić, szczególnie tą część tutaj, bo nie wygląda zbyt elegancko, albo zwykłymi półsłupkami, a ja jako, że lubię zawsze coś zmienić, to tym razem będę obrabiała yy, półsłupkami rakowymi, czyli robionymi od tyłu, biłam się z tyłu i zamiast iść normalnie z prawej do lewej, to w półsłupkach rakowych się robi odwrotnie z lewej do prawej, Pijam tu, przeciągam, przeciągam, jest to troszkę trudniejsze, czyli robienie do tyłu, tak zwane półsłupki rakowe, obrobię tak całą moją to jest mój fartuszek. Na rogu przerabiam trzy razy to samo oczko. Katuszek skończony, jeszcze tylko nitki pochowam. Oczywiście nie trzeba obrabiać tutaj półsłupkami rakowymi, można zwykłymi półsłupkami. I zaraz przymierzemy go Józefowi. Można przykleić, klejemy gorąco. Jeżeli ktoś jednak będzie chciał go potem wyjmować, to po prostu można przewiązać, robimy pasetek identycznie jak robiliśmy u pasterza, łańcuszkiem podwójnym i można ten tutaj związać. Józef gotowy. W następnym filmiku pokażę, jak zrobić Maryję. Zapraszam do subskrybowania.